Próbowałem zdominować JJSP. Moim zadaniem było zdobyć 15 serc Czy mi się udało? oglądaj do końca, aby się dowiedzieć Dobra, ogólnie taktyką mam taką, że nagrodę, Nagroda jest y, skrzynki darmowe Na każdym trybie Czy w sensie y, na każdym trybie, na którym odebraliście O! To mi się podoba Od razu kilofik piątkę I cztery perełki Wiem to kit Chował sobie to, tego bym odłożył na razie ten killów, a tuż już wcześniej też miałem jakieś rzeczy eee, Grę to 4 minuty jak widzicie w prawym górnym roku i postaram się wybić 15 serduszek po prostu, lecz no, no postaram się Tam wioska? O kurde Wioski, no, <grym> wioski> no to w sumie co wiosce może mogę znaleźć Dobra, crafting jest, drzewa bym musiał jakieś znaleźć albo się budować na kogoś trapa O, to jest, dobra portal, ten otwarty? O kurde, nie wiedziałem. Że chyba widzę, że poszedł góra, góra teraz. Po prostu tu. Dobra. Ty kurwa, ty! Profesjonalnie oczywiście. Jakiś kopę. Oj, kolejny. Nieźle. Dobra, chyba to nie ma sensu i pójdę wykopać sobie po prostu yy, szybko. Ciekawe zajęcie na anarchii. Dobra, trzeba bym jeszcze. Ale w sumie po co? Robię empatyki, bo lepiej po prostu siebie, że tak. Sprawdzona taktyka. Cyk, są empatyki. Robiłbym tak i zrobiłbym śkierkę. No trochę bloków, żeby mógł jakkolwiek chociażby strapować kogoś. Chyba pierwszym trapem będzie tylko trap taki najpopularniejszy, żeby zdobyć jakiekolwiek itemki najpierw. Ale jeszcze muszę znaleźć rzeczy, żeby przepalić yy, moje żelazo, które zdobyłem wcześniej. To kopię, to i idę. Ale przecież, na platformie mogę się wodą wspiąć, to też jest plan. Muszę znaleźć jakiegoś mega dobrego trapa. O, i tak ja właśnie znalazłem. Jeśli nie mega dobrego, ale ale ale dobrego. Zrobił tak, tak żeby nie wyszedł. Yy, tu ją wydawało po prostu wodę. normalnie wodę, ale... To nie jest za wysokie, to mnie martwi Gripstone'em Tego nie tu Nie gdzie grip gripstonu. A tu jest spad. Dobra, teraz jest logiczne. Jezus, myślałem, że tam ktoś jest. Dobra, wygląda do to nawet spoko. dla takiego typowego trapa. Dobra, tak. Koblen najprostszy chyba. Ale to by było kopane. To było dobrze zrobione. To odwajemy. Mamy ten auto jump. Mm. Psst. O, pierwsza osoba się tepa. Ja, tak. O. Słuchaj to było? Aha, to tak się wchodzi. to nie masz sensu, pierwsze serduszko. Dziesiąte z wrotyszką. No nieźle. Ale muszę grypstone ogarnąć. To jest coś, z czego po prostu nie przeżyję. Bo no po prostu, jak na grypstone się spadnie, to jestem sam. I sztip teraz chce się do mnie dogarnąć. Chyba się odpuszczę chwilę. Albo w sumie. Nie, dobre to sensu nie mało. Zginę od razu. To pozostałość po drzewach. No i to jest tutaj Kurde, ale gdzie jest ten Gripstone? Mnie to martwi. Będzie? Tam był. Ej, dobra, za dobre jestem na tym gierę. Na te kloczkę. No kurde, no nie wiem, gdzie to jest. O, tam jest taki Gripstone. In Nie. Dripstone. Czemu ja mówię ty! A, jednak się przydało. Te... to, co nakopałem. Dobra, tak szybko obsadę to dietem. On sam nie spadł. W się sensie wiadomo, o co mi chodzi. Dobra, tyle myślę, że mi wystarczy, lecz potrzebowałbym jeszcze węgiel jakiś, czy jest tu może węgiel? Kurde, widzę, urwało mi nagranie z tych, ale będziemy mieli replay mode'a, więc jakoś się przeżyje to. Tylko teraz pytanie, no nie, jeszcze raz wejdę. Już już odpuścił, tak chyba mi. <śmany> <śmany> <śmany> <śmany> <śmany> Dobra. Kurde, chyba nic nie wyjdzie z tego Ale spróbuję. O, Siema chłopaki Czekam je tutaj zamykacie Nie, prześpiewaj na piosenkę Jaką zaśpiewać piosenkę? Ładno, nie uciekaj Wlas y, kotak na płotek A ja nie umiem, wiesz, stary A to biedronka Jaka biedronka? biedronka. Nie ma ogonka Jak ja killam Johna, ty tam nie śpiewisz <laughs> Ja mam tylko dirta Dobra, śpiewaj coś Coś śpiewać. Nie wiem co chcesz. Nie no chłopaki, czemu Śpiewaj. mnie tak? Czemu w co? ogóle na cheatach? Ja nie mam cheat, Nie, ja się zali. Nie, ja kurde gram na lewarzę, się ma to miła gram na leważę, a oni nie. Ale nie, no chłop mi się tepnął na cheatach, wziął do góry się, zadupił nad tym. Co? Kiedy? No się temno, ale wy nie mieliście nawet tu spał no tak na chłopaki Ale ja po prostu pobiegłem tędy i cię znalazłem jak biegniesz to totalnie A my goniliśmy tego Trip99 No mi się trepną na tego Nie my, to ten Trip99, no to ten Twitter, tak? O to Chyba po, żeby... No. Nie wiem, ja on sobie się nie zabijał, ale no, to co serę. Ja tu spokojnie. sobie spokojnie nagrywam, a tu wy mnie bijecie. A co Fak. nagrywasz, co nagrywasz? Odcinek. Na chcę, chcę, ja chcę screena. No to mój nick. No dobrze, mam replay' nawet, słuchaj. Tylko mi się nagranie urwało i nagrywam od nowa. Nie zabijajcie chłopaki, bo ja to i team chciałem. Zalazłem nowy team, na to dominacja. No. Czekaj to mnie. Nie na góra. Dobra, podaj tę nazwę kanału zarabcza inne. No nie, znaczy tam jest jeden film tylko, bo A ja to w ogóle co innego robię, i tu was dużo jest w sensie wiecie, ja sobie tak nagrywam for fun na razie... Ja, ja też chciałem, ja też chciałem, ja, ja nie powiem tak, ja też chciałem podgrywić Chciałem na początek, że 15 serdeczna chłopaki, teraz już mam 13 Ej, hey, astronauta Dobra, no, kle, klej, z Zbysia Astronauta Czekaj, tam? Czekaj, czekaj, czekaj! Nie, nie, nie o kurde! Nie wiem, patrz. A co teraz? To jest zły donator co? A kto mi to dał vanisz? Ale co ci dał? Astronauta, ja, vanisz, zaakceptuj. Vanisz, o zaakceptuj O kurde Astronauta Co tam? Zaakceptuj ja to ja też cigałem, ale ten śmiech zabrał. Dziękuję chłopaki. Ale tak wyużywam ja wszystko. Czekam, dwa Minecraft odpalone i mi laguję Kurde. No, Dobra, fokus wiem. byś się, no, fokus no, byś. Czekaj, bo było na fabryk, <grym> nie będzie problem. Tak znowu dzieci serduszek i sobie Masz, masz, masz. No kurde, jeszcze do Nejtacji dostałem. Ja to cię chłopaki. Dzięki. Największa patola na dojdzie. Ostatni raz kurwa, prawda? Uh, uh, uh. to chyba się wytnie chłopaki to się wytnie to się wytnie jeszcze jak zdobędziesz serduszek w kilka minut na JJ no bo mi y, waniś dał 18. i mi jedno już zostało w się rozlosuje jeszcze a ja już myślałem że tu pewna śmierć będzie nie nie nie ja mu powiedziałem jak się sypałem naganimy go a potem powiedziałem w sumie dobra hit". I do mojego reakcja. Nie, bo ja właśnie chciałem sobie takie trapki no porobić, nie? Nie, ja myślałam, że to jest taki cel, taki lat. Nie, bo po prostu jakby ochopni mi się na tym, nie? Jakby masz te cheaty, coś się w górę tepą nie? Na 5 e? kratek. Znaczy, ale nie mówię o tobie, nie mówię o tobie, tylko o. Nich, o niektóre cheaty. Nie No i właśnie mi się tak wytepał full dx nie! O kurna Rakieta! Lecimy!